Uprość ułamek 48/64. Spróbujmy to sobie narysować. Tu mamy 64. To będzie nasza całość, więc narysujmy ją. Powiedzmy, że to tabliczka czekolady. Rysuję teraz całą tabliczkę składającą się z 64 kawałków. Teraz 48 z 64. Wyobraźmy sobie, że ma 64 kostki. Nie dam rady ich narysować. Gdyby wziąć 48 z nich, stanowiłoby mniej więcej taką część tabliczki. To 48 z 64, czyli 48 64. Niebieskie pole to 64, a 48 to fioletowe pole. Napiszę to tutaj: 48/64. Mamy ten ułamek uprościć. Co to właściwie znaczy uprościć ułamek? Zobaczmy, czy można rozbić liczby 48 i 64 na mniejsze liczby, które da się skrócić. Aby to zrobić, musimy znaleźć największy wspólny dzielnik 48 i 64. Czyli największą liczbę, przez którą obie dzielą się bez reszty. Wydaje mi się, że dla 48 taką liczbą jest… Można na to wpaść intuicyjnie, albo wypisać wszystkie dzielniki. Jeśli to zrobimy, okaże się, że największa liczba przez którą dzielą się 48 i 64 to 16. Czyli możemy napisać, że 48 równa się… Ile to będzie? 3 razy 16. A 64 równa się… 4 razy 16. To ciekawe. To znaczy, że możemy wyobrazić sobie 48 jako 3 kawałki po 16 kostek. Narysujmy. Tu jest pierwszy, tu drugi. Muszę chyba jeszcze trochę wyrównać... Czyli mamy jeden, drugi i trzeci kawałek po 16 kostek, czyli tu jest 16, tu jest 16 i tu jest 16. Razem 48. W każdym 16 kostek, tu jest 16, tu jest 16 i tu jest 16. A 64 składa się z czterech kawałków po 16 kostek. Na te 64 składa się te 16, te 16, te 16 i jeszcze jedno 16. Kawałki powinny być takie same, ten jest trochę za duży, ale… Zatem, jak uprościć ułamek 48,64? Mamy zapisać go w jak najprostszy sposób. Jeśli każdą część zawierającą 16 kostek zapiszemy jako jeden kawałek czyli zastąpimy szesnastkę jedynką to wtedy zamiast 48 z 64 będziemy tu mieli 3 kawałki. To jest jeden kawałek, to drugi, a to trzeci. Spośród czterech. Czyli ten ułamek jest równy 3 czwartym. Mam nadzieję, że widzicie już, jak można łatwo znaleźć rozwiązanie. Jeśli potraficie szybko ustalić największy wspólny dzielnik zobaczycie, że 48 to 3 razy 16, a 64 to 4 razy 16. I że te szesnastki da się skrócić. Czyli, że nasz ułamek da się zapisać jako 3 czwarte razy 16 16. To jest dokładnie to samo. 16 16 równa się 1, więc zostaje nam 3 czwarte. Jeśli nie wpadniemy od razu na to, że 16 to największy wspólny dzielnik dla obydwu liczb możemy do tego dojść krok po kroku. Zacznijmy znowu od 48 sześćdziesiątych czwartych. Przekształcając każdy ułamek trzeba traktować jednakowo licznik i mianownik. Powiedzmy, że podzielimy licznik… Podzielimy licznik przez 2. Skoro tak, to musimy też podzielić mianownik przez 2. I licznik i mianownik dzielą się przez 2, bo są parzyste. Otrzymujemy więc 24 trzydziestych te dwie liczby też są podzielne przez 2. A może przez większą liczbę? Dzielą się przez 4. Załóżmy, że nie widzimy, że dzielą się także przez 8. Spróbujmy z czwórką. Musimy podzielić licznik przez 4. Otrzymujemy 6. Teraz to samo z mianownikiem. Dzielimy przez 4 i otrzymujemy 8. Czyli udało nam się uprościć nasz ułamek. Widzimy jednak, że i licznik i mianownik nadal dzielą się przez 2. Dzielimy więc licznik przez 2 i otrzymujemy 3, a w mianowniku otrzymujemy 4. Na tym upraszczanie się kończy, ponieważ 3 i 4 nie mają wspólnych dzielników większych niż 1. Uprościliśmy nasz ułamek najbardziej jak można. Najprostsza i najszybsza metoda to dostrzec, że 16 to największy wspólny dzielnik i podzielić przez niego obie liczby. Otrzymamy 3 czwarte. Dzieląc licznik i mianownik przez 16 podstawimy jeden duży kawałek czekolady w miejsce 16 kostek. Zamiast 64 kostek mamy 4 kawałki, a zamiast 48 3 kawałki.